Tytuł książki Tomasa Piketty'ego brzmi Kapitał w XXI wieku. Warto porozmawiać o tym, czym jest kapitał. Jeśli macie coś wyprodukować, potrzebujecie wkładu, czynników produkcji. Zbieracie je. Powiedzmy, że macie farmę. Macie farmę, wytwarzacie żywność. A jaki będzie wkład? To jest farma. Narysuję kółko. Farma. A produktem jest żywność. Jaki więc jest wkład? Będziecie potrzebować ziemi. Przyda się też trochę wody. Będzie potrzebny sprzęt rolniczy. Sprzęt. No i musicie mieć... Nasiona i zwierzęta. Napiszę ogólnie. Zaopatrzenie. I oczywiście będziecie potrzebowali ludzi, żeby się tym zajmowali i pracowali na roli, orali glebę, siali, zbierali plony, doglądali wszystkiego. Czyli pracownicy. Będą potrzebni pracownicy. Wszystkie te czynniki produkcji razem, one wiążą się z farmą, która będzie wytwarzać żywność. Mówiąc o kapitale jako o czynniku produkcji, ludzie często zawężają sprawę. Rozdzielają różne rzeczy, na przykład ziemię czy zasoby. Mówią, że kapitał to sprzęt i zaopatrzenie. Ujmując to ogólnie, zwłaszcza w tej książce, wprowadza się podział na pracę i kapitał. Kapitał. Określamy tylko te dwie kategorie. W tym kontekście kapitał stanowi wszystko pozostałe. Tutaj mamy więc kapitał. Za kapitał można uznać rzeczy, aktywa, które posiadacie, które można wycenić, a kiedyś przyniosą wam zyski. Te aktywa można kupować i sprzedawać. Pomyślmy o innych firmach, które próbują coś wytwarzać. Powiedzmy, że macie kopalnię. Kopalnię. Tu jest kopalnia, a jej produkcja... Niech to będzie kopalnia złota. Wytworzy więc złoto. Jaki będzie potrzebny wkład? Oczywiście siła robocza. Górnicy oraz osoby, które pokierują działaniem kopalni. Ale to nie wszystko. Będziecie też potrzebować energii, żeby działał sprzęt. Dopiszę tu energię. Część pochodzi ze słońca, ale część będziecie musieli kupić, czy jakoś pozyskać. Będzie też potrzebny sprzęt. Sprzęt. I potrzebujecie zaopatrzenia. Możemy zakwalifikować tu energię. Będziecie też potrzebować opon i tym podobnych. Oraz żywności dla pracowników. I kto wie, czego jeszcze? Oczywiście będzie potrzebna ziemia. Musicie mieć dostęp do ziemi, by wydobywać. W szerokim ujęciu możemy uznać to wszystko za kapitał. To wszystko jest kapitałem. I są też pracownicy. Łącząc pracę i kapitał, wytwarzacie złoto. Często usłyszycie w życiu, a w książce o kapitale przeczytacie, o zwrocie z kapitału. Zwrot... Zwrot z kapitału. R. To sposób określenia wartości kapitału. Tego, ile z kapitału uzyskacie przychodu. Weźmy na przykład tę farmę. Całkowita wartość kapitału to, powiedzmy, nie wiem, zmyślę liczbę. Powiedzmy, że to milion. 1 milion dolarów to całkowita wartość ziemi. Macie też własne jezioro, sprzęt, zaopatrzenie. Kapitał jest wart milion. Wartość kapitału wynosi milion dolarów. Powiedzmy, że dochód firmy, kiedy zapłacicie pracownikom, rozpatrzmy to nieco szerzej. Niech wartość żywności, wytworzona żywność, jest warta 100 tysięcy dolarów. Na rynku. Z tych 100 tysięcy musieliście naturalnie opłacić pracowników. Powiedzmy, że 50 tysięcy idzie na pensję. 50 tysięcy na pensję. Zaznaczmy, że to w danym roku. Wykorzystując kapitał i pracę, wytwarzacie żywność wartą 100 tysięcy dolarów. 50 tysięcy na wynagrodzenia dla ludzi. A jaki będzie zwrot z kapitału? A zostało 50 tysięcy dolarów dla kapitału. Dla jego posiadaczy. Dlatego czyja jest farma? Właściciele kapitału dostają pozostałe 50 tysięcy dolarów. Wasz zwrot z kapitału wyniesie 50 tysięcy dolarów. Tyle dostaje posiadacz. Taki jest zwrot z inwestycji 1 miliona dolarów. 1 milion dolarów. A wynosi to tyle, ile 5 podzielone przez 100, czyli 5%. Macie 5% zwrotu z kapitału. Inwestujecie milion, uzyskacie 50 tysięcy dolarów. A gdyby zwrot wynosił 6%, to po zainwestowaniu miliona zyskalibyście 60 tysięcy. Pomyśleliśmy o tym, a teraz popatrzmy na wykres z książki. Jest świetny. Możecie zajrzeć. Autor zamieścił wykresy z książki. Można dokonać ciekawej analizy. Zebrał dużo informacji. To interesujące. Kapitał i niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Poznając historię USA, mówicie o niewolnictwie, nie zdając sobie sprawy, że w tamtych czasach, co odrażające, niewolników uważano za kapitał. Nie za pracowników. Tylko za coś, co można kupić lub sprzedać, co się ma i co przyniesie kiedyś dochód. Zobaczymy tu, jak historycznie zmieniał się rozkład kapitału. Widzimy, przynajmniej w USA, tereny rolnicze. W 1770 roku stanowiły spory procent. To jest wartość kapitału jako procent dochodu narodowego. Wartość ziemi jako procent dochodu narodowego była wyższa niż jest obecnie. Widzimy też inny trend. Inny kapitał krajowy nabrał więcej wartości. A czym jest? To może być na przykład infrastruktura. Albo technologia technologia mechaniczna, pociągi, samochody, ciężarówki i autobusy czy fabryki. Lub też oprogramowanie. To mogą być komputery i tym podobne. W rewolucji przemysłowej widzieliśmy, że wartość innych form technologii albo postaci kapitału innych niż ziemia stała się coraz ważniejsza dla naszej gospodarki. Oczywiście niewolnictwo skończyło się pod koniec lat 60. XIX wieku, ale ciekawie jest pomyśleć o makroekonomicznych trendach w USA. W 1770 roku ziemia była głównym czynnikiem produkcji. I nadal nim jest. Potrzebujemy ziemi, żeby produkować, zwłaszcza w rolnictwie. Tu mamy rolnictwo. Nadal stanowi główną część. Ziemia nie zniknęła. Tylko gospodarka rozrosła się tak, że jest czymś więcej niż rolnictwo. W 1770 roku rolnictwo stanowiło lwią część naszej gospodarki. Teraz odgrywa w niej znacznie mniejszą rolę. To ciekawe podejście do tych spraw. To wszystko jest kapitał, zarówno publiczny, jak i prywatny. Kapitał publiczny to rzeczy należące do obywateli oraz rządu. Natomiast kapitał prywatny to wszystko, co należy do osób prywatnych, do korporacji i tym podobne. Ale widzimy, że średnio... tu nie ma dużych zmian bardzo małe odchylenia. Całkowita wartość kapitału jest 4-5 razy większa od wartości produkcji całkowitej, 4-5 razy większa od produkcji całkowitej kraju.